Widoczek na kawiarenkę. Czarna kawka w paczkowie. Filmuje z wieży nyskiej. Kawiarenka wojska polskiego 15 17 I za chwilę wpadnę tam na mały napitek. Kawowy oczywiście oraz lody. Wstąpiliśmy do kawiarenki. Paczkowskie kawki. I chwila dla zdrożonego turysty. Chwila wytchnienia. W takim prześlicznym otoczeniu Nyska ulica. Wojska polskiego 17. Także być może to jest najlepsza kawiarenka w Paczkowie no i takie przysmaki, kafela, ja to jest maciato, tak? no i jakieś lody, latte maciato, rogaliki, jakieś lody i zabieramy się do konsumpcji w wybitnie zabytkowej atmosferze Jeszcze raz kawiarenka pod kawkami. Wody znikają. Tak. Pod kawkami, ale w zasadzie czarna kawka. Nazwa się wzięła podobno z tego, że paczków jest słynny z ilości kawek ptaków, które tutaj sobie ładnie osiadły. Być może, jak oglądasz jakiś mój inny filmik z wizyty wokół murów obronnych to być, być może słyszałeś te poczciwe ptaki kawkujące wszędzie kręk Kawka i lody powoli zniknęły Żona zachwycona daje zdjęcia na fejsa co skonsumowała a w zasadzie co skonsumowaliśmy Także kawiarenka czarna kawka na Wojska Polskiego 15 przez 17 w Paczkowie niedaleko Bramy bodaj Nyskiej na pewno jest godnym miejscem no fajnie, to jest dla przypadkowego turysty, dla zdrożonego i chcącego się napić kawy mrożonej z lodami albo frap. Jakbyś nie wiedział gdzie to, jeszcze raz pokazuję ci adres i otoczenia tej kawiarenki. Ulica Wojska Polskiego. Paczków bramanyska. Chyba bramanyska.